Jakie badania laboratoryjne przed badaniami lotniczymi w mojej przychodni może zrobić u siebie w domu. Yy, wideo jest skierowane do osób nie mieszkających we Wrocławiu, a przyjeżdżających do mnie gdzieś ze Szczecina, z Poznania, ze Śląska, do mojego piastowskiego Wrocławia. Nie jest to tylko y, turystyka lotnicza, czyli zostałeś odrzucony u jednego lekarza, a szukasz szczęścia u mnie. Y, tylko po prostu y, prawda jest taka, że te badania robię w miarę szybko. Zapytanie mojego widza. Witam, chciałbym zrobić badania drugiej klasy. Mam 39 lat i mam aktualne orzeczenie klasy trzeciej sprzed dwóch lat zrobione u Pana. Jakie badania mam zrobić wcześniej i jak się mogę umówić, aby wszystko poszło y, sprawnie. I powtarzam jeszcze raz, jeżeli jesteś osobą zamiejscową i chcesz te badania przeprowadzić sprawnie we Wrocławiu, to zrób u siebie następujące badania laboratoryjne, a mianowicie badanie moczu ogólne, morfologia krwi, cukier we krwi, cholesterol z rozbiciem na frakcje, trójglicerydy oraz y, audiometrię. Te badania są wymagane praktycznie za Y, każdym razem, a dodatkowo ja muszę ten wynik, każdy wynik wpisać do systemu informatycznego y, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czyli ty mi dajesz te wyniki, ja biorę, przepisuję, wklepuję w system, no i za 5 minut lekarz Urzędu Lotnictwa Cywilnego widzi co y, napisałem. Ale resztę konsultacji, na przykład okulistyczną, laryngologiczną, czy jakiekolwiek inne wykonuje na miejscu. Oczywiście, jak masz jakieś swoje konsultacje, jakieś leczenie specjalistyczne, to chętnie te yy, że tak powiem, dokumenty zobaczę. Każda dokumentacja medyczna, która pomoże mi w, w ocenie twojego stanu zdrowia, jest dla mnie przydatna i pozwoli mi to skrócić czas twojej wizyty w mojej przychodni do naprawdę niezbędnego minimum. Oczywiście, żeby wszystko poszło jeszcze sprawniej, musisz się telefonicznie zarejestrować pod telefonem 601-775-123 powtarzam, 601-775-123 yy, Dobrze by było, abyś napisał na maila do mnie, jeżeli chcesz jakieś tam wyjaśnić wątpliwości lub ustalić dla siebie wyjątkowo dogodny termin. Także mówił Darek Kraśnicki, lekarz medycyny transportu z Wrocławia, a przy okazji uprawniony do badań lotniczych. Na rok 2017 jest to maksymalnie klasa druga.